Cześć, ekipa, witam wszystkich. Mam taki krótki hangaucik na temat strzelaninki na tej stacji, prawda? Oczywiście nie objaśnię ci tego, co tam zrobiono źle czy dobrze. Szczerze mówiąc, jeżeli jeden policjant miał dwa lata służby, a drugi miał rok i przeszedł to w trybie przyspieszonym, to przypuszczam, że niewiele oni tam mogli zdziałać, natomiast jeżeli chcesz takie wytłumaczenie, co tam się konkretnie stało, jakie tam wstępnie popełnili błędy czy nie, to musisz obejrzeć filmy niestety policyjnych, youtuberów, nie będę wymieniał jakich, ale przypuszczam, że Bagieta coś tam zrobił i tam jacyś inni też to skomentowali. Natomiast ktoś mi w komentarzu zadał pytanie, no co ja na ten temat sądzę i trochę tak dyplomatycznie odpowiedziałem, że tak szczerze mówiąc, nie znam jeszcze człowieka, który do końca zrozumiałby kobiety i podejrzewałem po prostu, że ta pani była w jakimś afekcie. Z tego co było tam, z relacji było można wywnioskować, że pokłóciła się z kimś, no i po prostu zdemolowała stację paliwową przy okazji politycznie się zrobiło, bo to jest stacja Orlenu, prawda? Cześć Łosiu. I sama się potem oddała w ręce policji, ale wszystko wyjaśniła się sprawa w momencie, kiedy okazało się, że jeszcze była pod wpływem jakichś tam dragów, prawda? I scenariusz bardzo prosty, czyli pokłóciła się na stacji, być może pomyliła gaz z hamulcem, pojechała najpierw do przodu, prawda, potem do tyłu. Na wideo widzisz jakieś tam różne krzyki gapiów, prawda, którzy no, mogli zdezorientować policjantów, ponieważ zaczęli dawać jakieś tam dziwaczne komendy, tutaj strzelaj po oponach, to jakby to tam policjant był snajperem, prawda, i dobrze tam ktoś tam powiedział, że nie mógł nawet policjant strzelać, kiedy była w tym, wjechała do tej stacji, ponieważ jakby poszły rykoszety, to jeszcze mogłoby to komuś postronnemu zrobić krzywdę. I wbrew pozorom Uważam, że policjanci zachowali się na tyle ok, że nikomu nic złego się nie stało, bo zakładam taką sytuację, że bierze, strzela, no i postrzelił tą kobietę, prawda? Ta kobieta nie zmarła, została sparaliżowana, no i, i dla policjanta uraz do końca życia i ta kobieta, że tak powiem, być może to jest czyjaś matka, no, nawet to, że lubi sobie tam bucha walność, to nie oznacza, że ma do końca życia być sparaliżowana na garnuszku twoim czy moim, prawda? To, że kobiety w sytuacjach stresowych zachowują się bardzo irracjonalnie, to muszę ci tutaj udowodnić na innym przykładzie. Przykład jest z nauki jazdy, prawda? I zwróć uwagę, że ta pani po prostu sobie najpierw normalnie jedzie, a nagle prawda, zamiast zwalniać to przypierdoliła tutaj w mur, wyjechała na drogę, po prawej stronie widzisz y, tego biednego egzaminatora i no takie rzeczy się kobietom zdarzają. Pewnie jakbyś y, zobaczył y, jakieś, Jakieś rzeczy, które wyprawiały na stacjach benzynowych czy w innych jakichś takich sytuacjach, no i to sytuacja jest w sumie podobna, stres, tutaj stres egzaminacyjny, tam stres związany z gościem, który przypuszczam była jakaś tam kłótnia, mniejsza czy większa. I mówię, cokolwiek bym na tych policjantów złego nie powiedział, że nie wyszkoleni, że tu nie strzelali tam, że nie strzelali siam, to jedno muszę uszanować, że y, kilkadziesiąt kul, y, czy kilka kul ta pani nie dostała. No straty materialne są. No i y, tyle na ten temat mogę powiedzieć. Natomiast y, przy okazji muszę ci powiedzieć, że na MULTIM jest podobna, są podobne zadania, które sprawdzają, przynajmniej teoretycznie sprawdzają, jak się będziesz zachowywał w czasie konfliktu, prawda? Czyli Idziesz na jakieś spotkanie ważne, jesteś świadkiem zdarzenia, że dwa, sytuacje, że dwa samochody próbują się wyminąć w wyjątkowo wąskiej uliczce, blokują tą uliczkę, nie ma jak przejść, prawda? Ale popatrz na drugi punkt. Ludzie się denerwują, kierowcy na siebie trąbią, dojeżdżają kolejne auta, gromadzą się przechodnie, prawda? Czyli jest tutaj element zdenerwowanego tłumu, zdenerwowanych, Gapiów, tutaj powiedzmy, oni mówią, że zdenerwowane kobiety z dziećmi wykrzykują głośno komentarze. Tam był ten jakiś gość, który y, pouczał policjantów, gdzie mają strzelać, czy nie strzelać. I y, wbrew pozorom właśnie mówię, sytuacja jest praktycznie identyczna. Jest jakaś presja tłumu, a ty jako kandydat na policjanta czy ty jako później policjant musisz się zachować jakoś rozsądnie, bo to ty będziesz rozliczany ewentualnie z postępowania, z użycia broni. Weźmy dodatkowy stres związany z tym, że ktoś tam nagrywa komórą i daje swój jakiś durnowaty komentarz. I yy, yy, powiedzmy co oni oferują na Multim, prawda, czy po pierwsze, czy domagasz się wezwania służb porządkowych, czy okazujesz pomoc i wsparcie potrzebującym osobom, prawda. Tak się zastanawiam, co by tu powiedzieć w tej sytuacji, jaka była na tej stacji paliwowej, prawda. No tutaj służb porządkowych trudno żeby policjanci wezwali, prawda, bo sami byli służbą porządkową, czyli powinni w jakiś sposób okazać pomoc i wsparcie potrzebującym osobom. Czy dążysz do nawiązania relacji i starasz się znaleźć wspólny język z różnymi osobami, czy zachowujesz neutralną postawę, dystansujesz się od niemiłych uwag? No tutaj fajnie się to ocenia teoretycznie, bo powiedzmy poprawną jest tutaj dążenie do nawiązania relacji wspólny język z różnymi osobami, ale przecież na tej stacji benzynowej w praktyce to było parę sekund na działanie. Czy poszukujesz niezależnego wyjścia z sytuacji? Tutaj jeszcze raz, chyba moja pomyłka, okazujesz pomoc i wsparcie potrzebującym osobom, czyli zdublowałem to w jakiś sposób. Czwarte, obserwujesz uważnie reakcje i zachowania uczestników zdarzenia, obserwujesz dokładnie okolice, sprawdzasz inne możliwości, prawda? No tak, nie za bardzo tutaj. Oczywiście, no to po lewej stronie obserwujesz reakcję i zachowania tej pani i innych uczestników zdarzenia, ale to nie oznacza, że, że masz jej się słuchać, prawda, szczególnie jeżeli chodzi o tą strzelaninkę, prawda. Okazujesz wrażliwość na emocje i doznania innych ludzi, czy zachowujesz spokój, i nie poddajesz się emocjom uczestników zgromadzenia, prawda? Czyli y, widzisz, teoretycznie można jakąś sytuację podobną stworzyć, ale y, jak to ma się do życia, to za bardzo sobie tam pewnych rzeczy nie mogę y, wyobrazić. I w zasadzie y, mam nadzieję, że sprawa dla tych policjantów się jakoś skończy. No mówię w zasadzie, no poza tym, że interwencja wyglądała fatalnie z marketingowego punktu widzenia, fatalnie z takiego PR-owego punktu widzenia, no to mm, mimo wszystko wolałbym mieć taką interwencję niż taką jaką mieli policjanci w kole, że poszczelili tam jakiegoś pseudo który jedyną rzecz, którą mogli tam znaleźć, to, to trochę tam narkotyków oraz jakieś tam nożyczki, typu, typu do przecinania prawda, papieru czy, czy przecinania tych, tych foliowych woreczków, prawda. No i wniosek jeszcze jeden taki, że musisz się liczyć z faktem, że na różnych interwencjach będziesz nagrywany. To jest po prostu totalna to jest po prostu totalna masakra i chcesz czy nie chcesz takich właśnie sytuacji, że wezmą cię, nagrają i, i no i po prostu będziesz Będziesz nie tylko ze stresu stresował się z powodu samej sytuacji, ale również z powodu nagrywania cię przez postronne osoby, prawda? Jeżeli chodzi o inne części Multiego, które sprawdzają twoje, twoje zachowanie, które można by tutaj podciągnąć pod, pod tą stabilność emocjonalną, pod jakąś logikę działania. No jest tam, na przykład takie pytanie, niekiedy zaskakują mnie skutki mojego działania. Powiem szczerze, że mnie też niekiedy zaskakują, ale szczególnie wtedy, kiedy coś źle zaplanowałem, czegoś nie przemyślałem, prawda? jest takie pytanie, cel uświęca środki, prawda? I według mnie prawidłową odpowiedzią jest, że nie. I tutaj mimo wszystko ci policjanci też się tak zachowali, że cel, czyli zatrzymanie tej osoby, nie uświęcał środków, prawda, czyli mimo wszystko tak strzelali, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Patrzę, jakieś szukam takie inne, inne pytania, prawda. No powiedzmy, często niepokój nie pozwala mi się skupić, to bardziej już jest sytuacja po tej sytuacji stresowej, prawda, że Zestresowałeś się i się czymś tam niepokoisz. A kiedy przeżywam stres, źle sypiam. Dokładnie ta sama sytuacja, czyli już bardziej następstwo stresu. W ostatnim czasie byłem tak zdenerwowany, że trzęsły mi się ręce, niekiedy przeszkadza mi kołatanie serca. No i w zasadzie to jest wszystko, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o tak zwaną część multiselectu, multiego plusa. Przelecimy trochę to co, jest, to, co się dzieje na czacie. No i myślę, że na tym koniec, prawda? Także cześć od Bercika. Piotrek Błażejewicz, Łosiu, Policjant paranormalny, witam Panie Darku, Michał, cześć ekipa, czołem Panie Darku, jestem po dzisiejszej rozmowie w Lublinie, pełen pakiet punktów, czyli 60-60. No i dobrze, jeszcze raz powtarzam o tej nieszczęsnej komisji lekarskiej, czepiają się jak głupi nadciśnienia tętniczego, białego fartucha i jeżeli masz takie ciśnienie, mierzone na spokojnie, powiedzmy, od 130 do 140 i powyżej, powiedzmy, powyżej 85, to jest duża szansa, że trafisz na biały fartuch. I gdzie badają to ciśnienie, często bada to kardiolog, czyli w zasadzie to bada pielęgniarka przed EKG, potem badają na komisji, bada internista. Także bądź przygotowany i drugi problem, jaki wy, wychodzi, że nieumiejętne branie leków nadciśnieniowych, szybko działających powoduje przyspieszenie tętna, czyli owszem, gościowi spada ciśnienie, ale ma na 120-115, no i z deszczu pod rynne, prawda? Patrzymy tutaj, co tam ciekawego. Antek Burza, niedługo mam Multi plus w Radomiu. Poluję od 6 lat, czy dostanę jakieś podchwytliwe pytania, typu zastrzeliłby pan Psakota? Po czym kontra, dlaczego pan strzela w dziki sarny, czy jak się bronić? Znaczy, Antek, jak sam nie powiesz o tych twoich zainteresowaniach, to przypuszczam, że psycholog nie będzie wiedział. Natomiast ja bym to przedstawił hmm, twoją rolę w tym kole łowieckim trochę inaczej. Bardziej jako miłośnik przyrody, jako ktoś, kto idzie do lasu się zrelaksować, a nie strzelać. Ktoś, kto tam dokarmia zwierzęta. A strzelanie, no, no raczej nie, prawda? Jest bardzo prawdopodobne, że trafisz na kobietę i z wyjątkiem sytuacji, że ta pani jest też w kółku łowieckim, co jest mało prawdopodobne, no strzelanie do zwierząt raczej nie jest w naturze kobiecej, prawda. Kobieta jest raczej osobą opiekuńczą, a nie y, osobą zabijającą zwierzęta, szczególnie jak ma jakieś psy, koty, swoje zające, króliczki, chomiki, to Trudno się wytłumaczyć ze strzelania, do ze strzelania do zająca, jak dziecko tej pani, powiedzmy, ma króliczka, prawda? Czyli powiedziałbym tutaj o jakiejś funkcji społecznej tego koła, a, a to, że tam tak naprawdę to nigdy nie strzelałeś i, i, i tyle bym ci powiedział, prawda? Ale owszem, interesujesz się bronią, jesteś tam jakimś instruktorem strzelectwa, coś w tym stylu, prawda? To, co faktycznie robisz. Kampa, kampa, nie w kole, ale w konie. Tak, zwracam honor oczywiście w koninie, w koninie, nie w kole, prawda. Koło mi się z czymś pomyliło. Michał P. Witam wszystkich. No i koniec. Komisji Lekarskiej uwalona, bo okazało się, że mam ma, że mam plamę na płucach po covidzie, którego przechodziłem bez objawowo, Prawda? czyli, czyli takie głupie rzeczy potrafią się zdyskwalifikować na komisji. Prawda? No... Teraz pytanie, czy ta plama zejdzie, czy ta plama nie zejdzie. Kamil, kolega, czekał półtora miesiąca, zadzwonił na początku, powiedzieli mu, że zgubili, po godzinie dostał, że dostał telefon, że są i od razu dostał informację na temat decyzji komisji. Chyba chodzi tutaj o, o, o jakieś y, informacje na temat wyniku postępowania komisyjnego, prawda? Pawełciu, jeżeli pies by cię zaatakował, to wiadomo, że y, możesz zabić, masz usprawiedliwienie, zwierzyna dzika rządzi się swoimi prawami. Zawsze możesz powiedzieć, że nie zabijasz saren i dzików. Tu, Pawełciu, masz rację. Ja bym raczej był ostrożny w jakimś takim epatowaniu się tym, że, że strzelasz do zwierzyny. Mówię, raczej to na kobietach nie robi dobrego wrażenia. Oczywiście co innego jest pani psycholog, jak cię bada na broń i bierze za to pieniążki i robi to dla jakiegoś kółka łowieckiego, ale co innego jak, jak po prostu sam zaczniesz tam nic z gruchy, nic z pietruchy się chwalić, jakiś ciebie strzelec wyborowy. Tym bardziej, że mówię, była w tej chwili przy okazji tej choroby yy, świń była yy, tego afrykańskiego pomoru świń była akcja taka medialna celebrytów, żeby nie, nie zabijać tych dzików, nie strzelać i tak dalej. Krzysiek, jeżeli nie widzę w 3D, w okularach, czy mogę się dostać do policji? No jakieś szanse są, ale małe. Paranormalny. 11 marca mam już egzamin z wiedzy ogólnej fizycznej w Gorzowie. W Gorzowie, słynny Gorzów, gdzie przez przypadek dwóch policjantów, że tak powiem, złapano, był, był, było zamieszanych w narkotyki. Policjantka, która coś tam kombinowała w Szwecji, policjant, który handlował 10 lat anonimowy do mnie pytanko. dostałem holtera, dołączyłem do obiegówki. Myśli pan, że tam jest wszystko? Że jak jest tam wszystko dobrze, to puszczą? Jak będzie dobrze, to pewnie, że puszczą. Damian, co oznacza nieumiejętne branie leków, które powoduje wzrost tętna? Yy... Układ sercowo-naczyniowy działa w ten sposób, że jeżeli nie obniżałeś sobie nigdy ciśnienia i obniżysz to ciśnienie czy złym lekiem, czy zbyt dużą dawką leku, to organizm się broni i chce to ciśnienie podnieść do wartości jakiejś, którą miałeś normalnie, prawda? No i wtedy serce bije szybciej i jest przyrost tętna. To, to tak trochę w skrócie. Nie ruszałbym tematu, gdyby nie to, że, że dwie czy trzy osoby mi, które same tam jakoś wzięły leki od dziadka, czy od tam rodziców swoich, jakoś tak, tak brały sobie, że, że, że to serce na EKG wariowało, prawda? a ciśnienie też nie za bardzo spadało. Bartłomiej, mój znajomy po zakończeniu szkolenia podstawowego chce złożyć raport o zwolnienie. Czy to jest trochę nie w porządku w stosunku do formacji? Czy będzie miał z tego tytułu jakieś konsekwencje? Z niewolnika nie ma pracownika i prawdopodobnie gość się naoglądał tam filmów o policji, prawda? Myślał, że to będzie łatwo, miło, przyjemnie bułeczka z masłem, a życie go po prostu przerosło. Paranormalny, mam dopiero 22 lata, czy jeśli będę podchodził do psychologa, to będzie naciskał, mimo że tutaj u pana już słucham dwa miesiące filmów, by się lepiej przygotować i wiele się od pana nauczyłem. Paranormalny, no jeżeli się dojrzale zaprezentujesz, dobrze wypadniesz na teście, to mam cichą nadzieję, że będzie wszystko ok. Wiek nie jest w tej chwili aż takim problemem, jak był kiedyś. Cześć Paweł, pozdrowienia z CSP. Kamil, panowie też wam powiem, że były sytuacje, że chłopaki nie znali wyników komisji, tylko dobór dostawał telefony na temat naboru u mnie. W jednostce są takie osoby. No takie, jest, prawda. Patrzymy, co tutaj dalej. Łosiu, nie będzie żadnych konsekwencji, jak się zwolni. No i, i, i nie może być żadnych konsekwencji, prawda? Kiedy ja się starałem do Woja, to traktowano zwolnienie się jako sprawę polityczną, prawda? Ojczyzna w ciebie zainwestowała, musiałeś się, że tak powiem, męczyć, żeby spłacić długi wobec wojska, natomiast w tej chwili jest tak, że żyjemy w wolnym kraju, dziś masz ochotę na policję, jutro takiej ochoty możesz nie mieć i tyle. Jest jedna sprawa, jeżeli ktoś chce Jeżeli chcesz jeszcze ze mną pogadać, tutaj jest telefon 789 273 335 na jakąś krótką pogaduchę. Znajdę czas. Jeżeli, jeżeli nie chcesz pogadać, to 2-3 minuty i hangaucik kończymy. Taki 25 minutowy, to yy, uważam za, za całkiem za całkiem wystarczający. I mam jeszcze na bazie tego przypadku tej Pani taką uwagę. Być może zwróciłeś właśnie uwagę na fakt, że dużo pytań jest o empatie, o zdolność wczucia się w drugiego człowieka, wejścia w jego buty w różnych nietypowych sytuacjach, prawda? I tak samo stało się, czy powinno stać się na tej stacji benzynowej. To, że ta kobieta zachowywała się zupełnie nienormalnie dla ciebie, to nie oznacza, że jej, że jej zachowanie było jakieś niewytłumaczalne, prawda? Czyli jak już zebraliśmy tą układankę do kupy, czyli kobieta pod wpływem narkotyków, dzięki Bogu trzeźwa, w afekcie kłóci się z gościem, oczywiście te narkotyki plus ten afekt mogły spowodować, że po prostu popierdoliły jej się biegi w samochodzie. Być może, być może jechała w automacie, czyli zamiast do tyłu przekręciła do przodu, prawda? Dała po garach, potem do tyłu, potem nie wiedziała co ma zrobić. Mówię, najważniejsze, że się nic złego nikomu nie stało, prawda? Chociaż przesłanki do użycia broni na pewno były. Paranormalny z nadwagą zazwyczaj jest problem, ale jeżeli chodzi o niedowagę, jakieś minimum 1 kilogram, czyli będzie problem. Paranormalny, oni badają tak zwany wskaźnik BMI i musisz sobie po prostu znaleźć jakiś kalkulator. BMI, jak się mieścisz w normie to problemu nie będzie, a poza tym nawet jak masz kilogram, Kilogram niedowagi, to weźmiesz się, napijesz pół litra wody, już masz tylko pół kilograma niedowagi. Damian, ma Pan jakieś informacje na temat widzenia stereoskopowego? Czy jest ono jednoraz, każdorazowo sprawdzane przy wizycie u okulisty? Tak, jest sprawdzane. Okulista na pewno sprawdzi widzenie stereoskopowe. To jest częścią badania komisyjnego okulistycznego. Kamil, dziewczyna, bo ostatnio gdzieś czytałem na forum, miała niedowagę, to znaczy BMI wyszło i niedowaga dostała niezdolny. No, powiem tak, no u dziewczyn to już jest w ogóle dyskwalifikujące, bo jeżeli idzie dziewczyna o BMI modelki, prawda, i wyglądzie modelki, no to niech się raczej zajmuje modelingiem, prawda, niż, niż policją, prawda? Przecież pierwsze dwa, trzy karki to ją po prostu samym oddechem rozniosą, prawda? Natalia, lepiej iść do policji od razu po liceum, czy na studia dopiero. Ja bym radził po studiach, ale nic, nic nie kosztuje spróbowanie pójść zaraz po liceum, szczególnie jeżeli jesteś po profilowanym, to masz jakieś tłumaczenie, dlaczego, jakiś powód, dlaczego zaraz idziesz Yy, po... na... policeum Default 12. Ja trochę z innej beczki zapytam, ale może pan odpowie. Ja do Państwowej Straży Pożarnej w tym roku stres, yy, startuję. Chodzi również o badania psychologiczne. To czy, czy można się sugerować innym, pana z wskazówkami? Odnośnie rozmowy tak. Odnośnie testów też tak, ale oni nie mają tak zwanego multiselectu. To są testy NEO, test Epic, Epic War, test Raven. Także to już jest default, to jest bardziej takie badanie psychologiczne testami, które są dostępne na rynku psychologicznym, a nie testem, który jest poufny tylko na potrzeby policji. Paweł, ja jestem na etapie czekania na ABO, telefon z komendy, ale zaczynam się zniechęcać, myślę o rekrutacji do straży granicznej. Ale rozumiem, Paweł, że jeszcze nie zdawałeś ani multiego, ani tych testów wiedzy, ani niczego, prawda? Ale, ale powiem ci tak, jeżeli już się zniechęcasz, to to, to, to, to raczej policja nie jest dla ciebie. Paranormalny. Czyli na przykładzie w rozmowie mógłbym powiedzieć, że gdy tylko skończyłem szkołę, pierwsze papiery, złożyłem do Policji, ale mówili mi, że bym gdzieś najpierw opracował i poprzepracowałem dwa lata na produkcji w systemie czterobrygadowym, więc nauczyłem się to i owo, prawda, czyli nocki i tak dalej, i tak dalej. No pewnie. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że całkiem rozsądne podejście do sprawy, czyli skończyłeś szkołę, liznąłeś trochę życia, nabyłeś jakieś umiejętności, poznałeś pracę z ludźmi, nie boisz się pracy nocnej. No i tyle. Tyle ci mogę powiedzieć, prawda? Natomiast mówię, jeżeli czujesz już objawy zniechęcenia, kolego, na etapie jakiejś rekrutacji, to zapewniam cię, że nic w czasie służby nie będziesz miał lepiej, prawda. Zrezygnujesz po prostu po jakimś czasie. No, nie mogę powiedzieć, no, policjantem przez pięć minut byłeś, prawda, ale czy to o taką policję chodzi, to raczej Raczej chyba nie. Czy mi na poziomie 26, czyli nadwaga dyskwalifikuje, mógłby pan coś powiedzieć o normach? Do 30 jest norma, prawda, czyli 26 to jest tak nazwijmy. Ja mam w tej chwili 25,5 i tam mam jakieś 2 kilo nadwagi, prawda. Paweł, mam dużo znajomych, niestety dowiedziałem się, że jeżeli mnie wezmą do mojego miasta, bo tutaj jest wakat, to małe miasto i mam sporo znajomych, którzy raczej nie są dobrze nastawieni. No ja bym tam raczej nie wracał do tego samego miasta, co, jeżeli to jest małe miasto, ale z drugiej strony, no musisz być na tyle osobnikiem asertywnym, że no Franiu, było fajnie kiedyś tam, jak byliśmy w szkole, a teraz ja jestem policjantem, a no i tyle. Michał Kozłowski, na tym etapie się zniechęca, szkoda czasu. Super Łoś. Dobrze tutaj powiedziałeś Łosiu. Yy, jak się zniechęca rekrutacją do Policji, to zdziwi się jak zderzy się z rekrutacją do Straży Granicznej. Uczciwie muszę powiedzieć, że ta rekrutacja do... O, kolega zadzwonił jednak. No cześć kolego. Dzień dobry panie Darku. No gadaj. Ja w sumie dzwonię bez no. jakiegoś konkretnego pytania, tylko tak nie wiem, wiem, że dużo osób pytało też o wiek i tak dalej, to może podzielę się swoimi jakby doświadczeniami. Aha. E, to na początek tak, generalnie to papiery składałem w listopadzie tamtego roku może tak. i od razu po szkole, tak? Skończyłem liceum, zdałem maturę, czyli mam teraz 19 lat, tak? Czyli powiedzmy Młodyż, ale to nie było jakieś liceum mundurowe, tylko zwykłe liceum. Znaczy to był jak tak, ale miałem klasę, profil mundurowy, no, wojskowa klasa, nie? No dobra, w porządku. No to no, i tak nie ma znaczenia. No i wszystko już pozaliczałem, jestem tak właściwie na końcu komisji lekarskiej w tym momencie, tak? No jeśli chodzi właśnie o multiselek, tak dużo osób pyta o ten wiek, no to było pytanie właśnie, czy nie jestem za młody? tak? No, ale jeśli ktoś, nie wiem, jakoś tak gada z sensem, myślę, że dojrzale, to ta pani psycholog i tak nie będzie robiła pod górkę. No i u mnie ta rozmowa była dosyć krótka, tak, bo trwała chyba 10-15 minut i pani też jakaś taka nie wydawała się zbytnio zainteresowana, ale wszystko było w porządku, więc też nie ma się czym przyjmować, jeśli ta rozmowa tak wygląda. No, według, według mnie... Yy, yy. Powiem tak, tak uczciwie się przyłożyłeś do tej klasy mundurowej, czy, czy to tak było, no nie było co wybrać, to wybrałeś tą klasę, czy miałeś jakiś zamur, zamiar iść do, w mundury, że tak powiem w kamasze? Wie pan co, generalnie tak, tylko że no tak jak mówię, plan był, no jeden to jest matura, tak, czyli zdać maturę, no nie? nie? No to... czyli no dlatego podstawa, Ale tak, interesowałem się tym, no i stąd decyzja, że no skoro mogę i tak się uczyć, dodatkowo coś tam robić, czy to są strzelnice i tak to, dalej, to, to to właśnie w coś takiego pójdę, nie? I stąd ta decyzja. Czy na jakimś etapie dano ci odczuć, że jesteś za młody? Rozumiesz jakieś takie no, przytyki do wieku? Generalnie to Myślę tak, że to są kadry, psycholog, więc... komisja lekarska, prawda? Rozmowa kwalifikacyjna. Tak, tak, tak. Nie, tylko na Multim, więc zapadło takie właśnie pytanie, nie? Czy nie uważa się pan za osobę za młodą, tak, do, do pracy? No ale, i... ale tak to, jeśli chodzi o te testy sprawnościowe i fizyczne, no to, to nie było żadnych problemów. No tak z ciekawości ile miałeś z testów? Bo ty zdawałeś ten e... test wiedzy o policji, czy, czy jeszcze stary test? Tak, ten nowy, ten nowy test. To tak, z tego TWO miałem. 34 punkty z tego wiedzy, czyli całkiem nieźle. E, z fizycznego miałem minuta chyba 19. To tam było 52 punkty. No, z multiselektu to teraz nie punktuję, więc powrócę dane. No i zerka miałem 60 na 60. A, a w ogóle dlaczego chcesz do tej policji? Tak uczciwie e... Ale nie taka rozmowa już jak dla psychologa, tylko jak dla. Jasne, jasne. Jak dla mnie, jak e... dla człowieka, e... prawda. No. No to myślę, że najważniejsze jest to, że no, mam te 19 lat tak szukam jakiejś stabilizacji. No wiadomo, że te służby mundurowe jakąś taką stabilizację mogą dać. Nie? No i głównie, głównie to jest ten powód, a tym bardziej, że się tym interesuje, to czemu. No ale właśnie to też powiedziałem, że stabilizacja to też jest główny powód na, na rozmowie, tak? Czy to na tym, no i no to jest prawda, nie? I, I rzeczywiście tam 10 minut i, i nie ciągnęła sprawy? Tak, tak, no 10-15 minut maksymalnie. A rozmowa kwalifikacyjna? No, tym, no, generalnie to wyglądało no, no, proces rekrutacyjny. E, nie wiem, czy mówiłem. E, no wyglądało tak, że tak nawet nie było tam żadnych tych policjantów, był po prostu pan z kadr, dwóch panów z kadr. Może w cywilu e, byli po prostu. Tak, tak, tak, tak. Wszedłem, e, no i jakieś takie podstawowe pytania, tak, czyli mm, czy znam środki przymusu, e, Jaki się najczęściej stosuje, moim zdaniem, tak takie pytania. Czy różni się um, pff, uchodźca od imigranta, chyba tak? Coś nie, takiego? Pamiętam, że było. chociaż powiem, że też za, za bardzo nie wiem. Tak, no to ja powiedziałem, że, że jeden po prostu ucieka jakby z powodu wojna drugi za z, z własnej decyzji, tak, no i to o to chodziło, tak. No, e, no i nie pamiętam, co jeszcze było, były, były stopnie na pewno. E, i hmm. chyba tyle. Tak było o mniejszości. Pytanie, tak, czy osoby homoseksualne, tak jaki stosunek, tak, takie rzeczy. Hmm, hmm. A, a coś ci się przydało, to, to moje tam te konfabulacje tam na YouTubie, czy. czy... E, wie pan co, generalnie to czy, przed czy... Multim przejrzałem sobie wszystkie od początku kanału. Wszystko co po prostu było. Hmm. Tam u pana na kanale. A i korzystałeś z tego darmowe. Tak? Z jakichś innych może płatnych materiałów, czy tam Nie, nie, nie, nic takiego, nie. nie. Czyli, czyli w... Jedna z czego korzystałem, to właśnie do wiedzy ogólnej w internecie znalazłem wszystkie opracowane pytania. Z, z, to w niebieskich chyba jest, prawda? Tak, dokładnie. Tak. No, no wiadomo, że trzeba było usiąść, tak? Nauczyć się tego tam było tych pytań ponad podać chyba 500. No jeśli komuś zależy, no to myślę, że nie ma problemu, nie? No, na Multi też, też sporo się siedziałem, tak? Otworzyłem sobie dokument Google, wszystko pospisywałem, tak? Wszystkie uwagi, tak, z filmików sobie notowałem e, jakieś uwagi, tak. Wypisałem sobie te wady, zalety, wszystkie takie pierdoły. No i poszedłem przygotowany, nie tak samo na rozmowę kwalifikacyjną. Czyli, czyli na przykład y, pamięta, pamiętasz te historyjki, takie co tutaj dawałem dzisiaj. Ten, u lekarza, prawda, czy tam dwa samochody? Wie pan co? Nie, nie, nie, bo w sumie niedawno na lewa dołączyłem, widzę, że pan tam nie miał chęci do rozmowy, to zadzwoniłem. E, także no tutaj, nie wiem, co teraz no, co dałem na ten, ten jak, jak za chwilę zobaczysz na tym, za chwilę zobaczysz na, y, za chwilę zobaczysz na ekranie, o tutaj. Mhm. Y, ważne spotkanie, no w sumie rozwiązanie konfliktu, prawda? Yy, tak, te sytuacje były, one były na... na... Siedem sytuacji, prawda? Na teście komputerowym, tak. Było kilka takich sytuacji, na przykład kolejka że u lekarza, no. był autobus, spotkanie chyba też coś mi się kojarzy, że było. No i wiadomo, wi, wi, nie. To winda. Ten, ten... Tak, tak, tak, tak była winda. No i ten, tak jak pan mówi, ten schemat był prosty, nie? Że rozwiązanie problemu, tam tymi krokami się kierowałem i wszystko, wszystko było schematne. tak, mhm. że nie było problemów. No, jeśli chodzi o te symulatory, no to nigdy nie miałem z tym jakby kontaktu. Był to pierwszy raz, wiedziałem mniej więcej na czym one polegają. No i też nie było żadnych problemów. Nie? No to super. A tak, z Twojego punktu widzenia, te klasy mundurowe coś dają, nie dają? Hmm, wie Pan co? Tak moim siły. zdaniem tak. Moim zdaniem nie. I Czy po prostu tak chcą, szczerze, to... chcą złapać ucznia, znaczy, żeby mieć płacone za ucznia, tak nazwijmy to. No, moim Zas... zdaniem niestety tak. Jest przekazywana wiedza, często też ta wiedza jest wadliwa no, Moim zdaniem ci niektórzy po prostu nie wiedzą, o czym tak jakby rozmawiają, eee, Nie pokrywa się to i nie, dla mnie nie. ale Plusy były takie, że mieliśmy spotkania. Takie na poligony do wojska. Mhm. Policja też tam bywała. U nas. To, to takie chyba jedyne plusy. I strzelnica też pewno nie zaszkodzi. Myślę, więc to są takie plusy, a reszta. A z czego strzelaliście? Raczej, z pistoletów? E... Z jakichś kbks ja, KBK... Najczęściej to z KBKS-u strzeliśmy, ale też byliśmy na strzelnicy. M, na strzelnicy dostrzeliśmy skrótki, nie wtedy. Mhm. Jakaś musztra. Tak, tak, musztra też, no myślę, że to też gdzieś zostanie, natomiast no e, ta musztra też była śmieszna sytuacja, tak, no bo tutaj tłumaczyli tak, tak, jak pojechaliśmy do Wojska, to już zupełnie gatka była i trochę się wszystko różniło, no ale, ale jakieś zalęzki na pewno zostały, nie? No tak, tak. E, no a, a... tak, no i teraz ta komisja, nie? No, na komisji w sumie, no, tak ale jak mówię, Wie pan co, czekam na decyzję teraz, tak? Ale, ale nie Skolicyłem. było jakiegoś strzału, nie wiem, za gruby, za chudy, kurde, ciśnienie? Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, bardzo W ogóle ze sportu prawda? tak gdzieś nie za piłkę grałem, nie, nie. nie, nie, nie to mam to jakiegoś nie. z tym problemu. Jakieś połamane mam kolana? Był... Nie, nigdy nie wiem nic połamanego. Problem to było z ciśnieniem, nie? U mnie, znaczy... Byłem u kardiologa, tak, no i tam trochę wyszło nad ciśnienie. Generalnie tak codziennie mierzę ciśnienie w domu, to mam zawsze no wzdrowe, nie, te 120 na no, ileś tam. No nie jest ten problem, że u lekarza zawsze to ciśnienie jest, jest wyższe, nie? To stres i tak dalej też na pewno. No właśnie no dla, i dlatego tłumaczę, na... tłumaczę ten biały fartuk, bo u ciebie to tam jeszcze to przejdzie, prawda, u młodego, ale jak ktoś ma 40 lat, to on już tak trochę inaczej no, patrzy. Tak, wiesz? to już to już ciężko. No, no też też. Spokojny, taki fajny lekarz się trafił, tak, tak pogadałem z nim, powiedziałem mu i powiedział, że no spoko, żebym sobie zrobił holter, nie? Zrobiłem ten holter, to je Jeżeli, bo to taka moja porada, może coś to przynieść, czy nie robić sobie jakiś taki dzienniczek tego ciśnienia i pokazać temu lekarzowi, że mhm. no, wie pan, to tylko u pana tutaj tak naprawdę. No no no. no myślę, że nie zaszkodzi na pewno. No i dołączyłem ten holter i to tak właściwie wszystko. No i jeszcze jeden problem, o którym się tak najbardziej stresowałem, no to był wzrok. Znaczy, wzrok mam generalnie dobry, tak z bliska daleka, nie ma żadnych problemów, tylko problem jest z barwami, tak, z tymi tablicami czy chary. no ale poszedłem do... Mm do Pani Okulistki, tak, no powiedziałem o tym, zrobiła mi ten test na tej lampie Wilczka, tak to się chyba nazywa, ta, ta. no i też nie było żadnego problemu. No co prawda powiedziała mi tak, że mi się nie nastawiał, że będę służył na przykład w oddziałach kontrterrorystycznych, tak i tak dalej, że w straży granicznych, chciał się przenosić, też nie ma szansy, ale że do policji takie osoby generalnie to powinien Czyli jaki, jaki to kolor tutaj. jest na przykład, według ciebie? To, co pokazuję Poczekam. teraz palcem. A, bo, bo ty nie widzisz. Dobra. Nie, nie, nie, nie oglądam, nie oglądam. Ale tak generalnie nie mam problemu z kolorami. Tak jak codziennie, tak na co dzień coś widzę, to, to żadnych problemów nie. No tak, tak. Dobra, słuchaj. Coś byś chciał inspirującego powiedzieć, szczególnie dla tych, którzy uważają, że za młodzi nie dadzą, nie dadzą rady bez wujka nad komentarzem. Tak, generalnie to, co no, mogę powiedzieć, że jeśli ktoś ma serio jakąś taką ochotę pracować w policji, to to nie bać się, nie ma jakby ten wiek, nie, nie, ten, nie gra naprawdę roli, jeśli ktoś się dojrzał emocjonalnie, to nie ma problemu. Z dużego miasta jesteś, z małego... Yy... E, wie pan co, nie jest też szczegółow... obecnie mieszkam w Tylko... Warszawie, tak, tak, nie, nie ma problemu. Obecnie mieszkam w Warszawie i się przeprowadziłem z Koszalina, z okolic, z Koszalina jak skończyłem szkołę, czyli no dosyć no spora przeprowadzka. Ale, ale co, będziesz wynajmował mieszkanie? Tak, tak, tak taki jest plan. Ale kurde, znaczy, no, z czego no chcesz już, żyć? Ten tak, ten ekipuję, tak? Już moje prywatne pytanie, bo wiesz, że jak tam jest ciężko. Z... No to prawda, no, nie, nie, nie jest łatwo tak, no ale... No jest drogo przede wszystkim. Kurde. No to fakt. No dobra, słuchaj, no, fajnie, że tego... Cieszę się, że miałeś jakąś odwagę, nazwijmy to, zadzwonić. Mam nadzieję, że nie skończysz na tej maturze, tylko... Bo wiesz o tym, że, że limitujecie tutaj średnie wykształcenie tylko do jakiegoś etapu, prawda? Tak, wie pan co, generalnie zastanawiam się, czy no jest taka możliwość, w trakcie rekrutacji, pod koniec rekrutacji powiedzieć, że chce się spróbować na wyższej szkole w Szczytnie. Tak? Tylko no, no jestem trochę tak negatywnie do tego nastawiony, bo wiem jakie są opinie policjantów na ten temat, także no idzie gnojek, 3 lata, 4 lata studiów taki i, i stopień podoficerski tak bodajże, chyba komisarz tam jest na, na wejściu. No zobaczymy, no na pewno chciałbym studiować, co to jeszcze nie, nie wiem, no tak, mam czas. Tak, tak. No dobra, no to w zasadzie nic tam więcej nie mam. Cieszę się, że zadzwoniłeś, odezwij się za jakiś czas tam, czy, czy, czy o to ci chodziło, prawda, bo tak, tak jak ktoś tu na czacie napisał, że niestety ludzie odchodzą, to co widzą w telewizji to nie zawsze się pokrywa z tym co, co zobaczysz potem na, w czasie służby, aczkolwiek jak już miałeś trochę mundurówki to, no to wiesz, że każdy mundur to jest trochę jebanie starszych, młodszych, prawda? Do, Jasne, ja. No nie, no jestem, jestem jakby świadomy tego, tak na co się no, pisze. To... Też, też pytali o to nieraz w rekrutacji, Tak, czy sobie zdaje sprawę, jak to wygląda? Pytali mnie też, czy mam nie no. dziewczynę, tak, czy mam rodzinę, czy zdaję sobie sprawę, że a to jest przeczyta co, co twoja dalej. dziewczyna, co twoja rodzina na ten temat. Generalnie nie mam partnerki, tak, a rodzina no, wspiera tak, no. Jakby to jest moja decyzja, też, też kibicują tak, nieco ma zniechęceni do tego pomysłu, tak. Tam że nie masz żadnych nie ma braci problemu. karanych, ojca niepłacącego alimenty. Nie, nie, nie, nie, mam Normalną dwójkę rodzinę. braci młodszych, ale nigdy nie było problemów żadnych, także... A ktoś, jest, ktoś był twoj, jakimś wzorcem dla ciebie, takim role model nazwijmy to, nie wiem. Czy ja wiem, czy wzorcem. Hmm, jeśli tak nie wiem, jakiś mój jedyny idol, jeśli miałem, tak jak grałem w piłkę, to jeszcze pamiętam, że, że był tam taki pika, piłkarz, tak, ale to no, chodziło bardzo o ciężką pracę i tak dalej. No myślę, że może jakiś taki wyznacznik był kiedyś. Ale, ale, tak, ale właśnie, ze nie. służb mundurowych nie, ma, nie, nie miałeś w każdym nie, razie? Nie, nie, nie. No, no, dobra przejmie. kurde, dobra, dzięki serdeczne. Naprawdę się cieszę, że, że trochę zrobiliśmy przerywnik do tego, do tego hangoutu. Odpowiem na pytania i no i to chyba będzie koniec, prawda? Koniec hangoutu. Jasne, jasne. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, cześć, do następnego razu. Dobra, pogadaliśmy z kolegą. Paranormalne i śmieszne pytanie, czy przychodząc do policji nawet na testy TWO trzeba być dalej tym schludnym, czy ogolony, ostrzeżony, bo ja mam brodę lekką do nosa, włosy, czy muszę przez to zgolić? A wiem, jeżeli broda u Barbera, to tam bym się tam nie szczypał, prawda? Aczkolwiek na szkole możesz mieć z brodą już problemy. Yy... Kamil L. Po uzyskaniu pozytywnego ABO oczekasz na telefon w momencie, kiedy jest kolejny nabór i tyle cierpliwości, bo spokój. Tutaj jakby wziął 100 metrów od szczytu K2 i olał, dokładnie. Szkoda, jakby to powiedzieć, już witasz się z gąską i rzucać zabawki. Tutaj Paweł pytał o tą Graniczną. Graniczna jest trochę popierdolona, tam jest chyba jeszcze ten wariograf. Są sprawy trochę układowe. No i tyle mogę o Granicznej po powiedzieć. Piotrce na pocieszenie powiem, że już ósmy miesiąc mija mi od złożenia papierów. I jestem na wszystkich, po wszystkich etapach. Czekam na, po, na telefon. Dobra Łosiu. Dobra. Rekrutacja do służby granicznej trwa jeszcze dłużej. Łuszcz. Dobry wieczór. Co pan sądzi o podchodzeniu do rekrutacji w Katowicach? Jest trudno. Rekrutacja w Katowicach jest spoko, prawda? Katowice są spokojnie, jedyne co, co mogę powiedzieć to tam kobiety mają problem z dostaniem się do Katowic, proszę bardzo. To są, to są Katowice. Zmiany w Katowicach aż pięć kobiet przyjęli szeregi śląskiego garnizonu zasiliło 56 nowych mundurowych, w tym 5 kobiet, prawda? Zaraz policzymy, ile to jest procent. 5 przez 55 to jest 9%, prawda? 9% kobiet. Także według mnie facet ma spore szanse na dostanie się w kato Wicach. Lecimy dalej. Lecimy dalej. B, b, b, b, b, b. Cześć, Roki. Cześć, Roki Balboa. B, b, b, b, b. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że 45 minut godzina lekcyjna pierdzielenia wystarczy. Jak ktoś chce jeszcze sobie raz obejrzeć co policjanci tam czy poczytać, co policjanci wyczyniali na tej stacji paliw, tutaj, że tak powiem, tłumaczenia tłumaczenia pana Ciarki, oczywiście prasa nie zostawia suchej nitki kac policji po zdarzeniu na stacji paliw, prawda. Rymań na Pomorzu stał się sławny in dystrybutor, prawda? 37-latka, prawda? Coś tam powyczyniała. Także yy, trzymajcie się. Cześć i do następnego razu. Kurde, Roki mnie zaskoczyłeś. Ostatnio ciekawostka, że pono są tacy kandydaci, że z wiedzy o Policji mają 0 punktów. No najgorzej jak gość nic nie umie i zamiast skreślić rządek abc, ABC, jeden rządek i mieć 10 punktów gwarantowanych, to myśli, że coś wymyśli, prawda? Także yy, tradycyjnie subskrypcja kanału komentarz, jak już oglądasz w powtórce, jakiś kolejny materiał i powodzenia, abyś nie miał takiej sytuacji jak w tym, że tak powiem, na tej stacji paliw na po morzu w Rymaniu, na po morzu.